Parafia rzymsko-katolicka na wiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krośnie. A sam obiekt kościelny wygląda tak: Stoję chyba na ulicy franciszkańskiej. Nie wiem, czy to jest dzwonnica, czy jakiś inny. Ciekawy mur, a tam dalej można pójść w kierunku ryneczku Krośnieńskiego, jeszcze raz nieco inne ujęcie. Kościoła, parafii, nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krośnie ulica Franciszkańska a to prawdopodobnie jest jakaś dzwonnica lub jakiś inny obiekt sakralny